Zaprosiłem twoją matkę i bretę Proszę pani, chciałem pani powiedzieć, że pani córka to jest zwykły szan Szan? A co ty już są? Kurwisza, pani to, mało daj telefon Dobro, wypierdala, bo na policji wezmę. O, ja ty policję powiesz, że policja jest u ciebie Jeśli będziesz zachowywał agresyjnie, to cię zawiną Wiesz, jest, ty jesteś głupi, chodź córyczko, zostaw go w pizdu Nie, mam, mam nocną służbę, to są wszystkie moje rzeczy bo zatem nie wiem, co mi w ogóle dla godomów w tylko, bo nie jesteś żaden szalon. Z rozmawiamy? Nie, My sobą od dawna nie, ja się brzedzę, bo nie, nie, nie, nie, sobą nie, nie, nie, nie, nie, się nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,